Serdecznie witam Państwa i wyznać muszę na wstępie. Można obnażyć. Pana Kononowicza jak wycię Dzień dobry! Kto to przyjechał do nas ze sprawą zwłoki? Ja zajmę się tematem pana Krzysztofa Kononowicza. Wpadoba mi się w jakimś światłem jest stawiany biały stok. Dom Kononowicza to jest melina, brud, yy, warunki uwłaczające człowieczeństwu, w jakich on żyje, Nijące jedzenie na stole. Pończochy. Yy, walające, Co tam widzimy, Co tam jest? Walające się śmieci. Społeczność, która ogląda pana Kononowicza, bardzo często go humanizuje. Nas. A moje miasto, a moje życie to... Podobno pan prowadził kampanię wyborczą. Kandydował. On powiedział, że niczego nie będzie. Żeby nie było bandytstwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Tak naprawdę to jest zmanipulowane przez media, bo on powiedział niczego nie będzie, w domyśle niczego. Ludzie go pokochali, tak? A czy to jest wartość? Zresztą te kabarety, nie wiem czy pani zauważyła, nagle zaczęły nosić sweterki. Czy gdyby pan Kononowicz wygrał wybory, kiedy pan to koordynował, tak. czy pan byłby dumny z takiego prezydenta Stoku? Oczywiście, Oczywiście, że tak. Dumny bym był, gdybyśmy wygrali. Pan poważnie mówi, Złowiemy, A jak? który potrafi przez miesiąc czasu się nie myć i chodzić w tych samych ubraniach, co widać w internecie? Ja nie wiem, czy wy takich rzeczy nie robicie. Ja nie mam pojęcia, jak was nie znam. Człowiekiem w sieci, jak go wykorzystują, co pan o mm. tym sądzi? Ja sądzę, że to on wykorzystuje. Raczej tak, to on jest taki bystry? On jest bardzo bystry. Nas wszystkich kupi i sprzeda dwa razy. dobry wieczór, panie Krzysztofie. Witam. Przy witam pana. Pan dojechał jednak, mimo że uważaliśmy, jest że to pan. jest zbytek narażania pana, który ma pewną chorobę. Nie chcieliśmy pana narażać, ale opiekun pana przywiózł na, swoją, na swoje ryzyko. Panie redaktor, to nie opiekun, tylko ja, to mój kierowca jest. I nie trzeba, to nie może. Panie radny, przepraszam bardzo. Przepraszam pana. Że tu pani, pani Elżbieto Jaworowicz. Dziękuję panu, że pan mówić, pamięta mnie. Że tu zaprosiła czubku. Czubek pierwszy, czubek drugi. A dlaczego siedzi? oni są. Dlatego, panie tak pani nazywa... że, oni, że oni nic nie umieli w Biamtoku zrobić. Że mnie ja, pani Jaworowicz, to by drogi w Jantoku były marne. Takie! Jak te drogi mamy? A, jako osoba, która oskarżyłem publicznie w internecie, pan musi potwierdzić, że pan Krzysztof jest zwierzęciem politycznym? Tak, Od czego tak! zaczą y zaczął w ogóle? Przegraliście jednak kampanię trzy chyba. Y wygraliśmy kampanię, że dzisiaj jesteśmy tu w studiu i cała Polska nas tu ogląda. Znana twarz, i to jest przepustka do wieczności, do historii. Pora umierać. Pan marzy o sławie innej niż w kościele. Dlaczego? Y, może nie o sławie, ale chęć niekoniecznie o sławie, ale chęć pokazania: Halo, to ja jestem częścią społeczeństwa. A to, jest tak ważne, to jest tak ważne wiedzieć, że to ja, nie anonimowy człowiek z tak zwanej prowincji, tylko pan. Chciałem po prostu tutaj być jako jeden z nich tutaj, Zaistnieć. ponieważ. Również. Żeby ten pan wystąpił, jak ładnie. Nie mamy tylko instrumentu do gry. Mamy! Bo ja nie, nie chciałem wziąć. Mamy. Proszę puścić nam kawałek tego jak Pan gra Bardzo proszę! Kościelę, tak. To jego to śpiewanie! To To powinno się oglądać! Zagrał? Wielu rodziców miało dzieci do pierwszej komunii. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Bardzo ważny komentarz. Zbliżam się wiele tej pokory i niskości. Daj Boże. Całe szczęście, że pojawił się ten program. Naprawdę, panie Elżbieta.